No, witam wszystkich oglądających W tym filmiku powiem na temat jakie badania powinny być robione do książeczki zdrowia a w szczególności czy książeczka zdrowia która już kiedyś miała badania KAU zrobione, znaczy ta osoba miała zrobione to można je bez problemu przedłużyć. I zapytanie internautki Dzień dobry, jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy a potrzebuję przedłużyć książeczkę sanitarno epidemiologiczną Mam dwa pytanka Czy badania z 2004 roku są jeszcze ważne i czy będzie potrzebne mi skierowanie, aby ją przedłużyć W domyśle rozumiem książeczkę zdrowia Mam nadzieję na krótką i konkretną odpowiedź Serdecznie pozdrawiam Pani Beata i, um, oczywiście nie przesądzam sytuacji, czy tam jakieś badania nie będzie trzeba u mnie zrobić, czy nie, ale przynajmniej do samego przedłużenia książeczki skierowanie u mnie nie jest potrzebne i wyjaśnię Ci w tej chwili, dlaczego. A mianowicie zacznę od aktu prawnego który w tej chwili obowiązuje moment, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy I tym aktem prawnym jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w artykule pierwszym tutaj masz różne ciekawe rzeczy, czego ta ustawa dotyczy, natomiast przechodzimy do artykułu 5 a w zasadzie 6 kto podlega tym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną noworodki, kobiety w ciąży i tak Uczniowie, studenci, doktoranci ale tutaj najciekawszy jest chyba według mnie ustęp 5 osoby podejmujące lub wykonujące pracę przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby Na te obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje te osoby pracodawca lub zlecający wykonanie prac. Wykonanie, wykonanie zadania sanitarno-epidemiologicznego oraz ich wyniki są odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta. Natomiast yy, zwróć uwagę, że nic tu nie pisze o książeczce zdrowia, a pisze o badaniu sanitarno-epidemiologicznym. Także, yy, nie ma umocowania prawnego tych książeczek zdrowia tych starych, dobrych, sanepidowskich książeczek zdrowia są one wystawiane bardziej tak yy, przez sanepidy zwyczajowo idziesz do tego sanepidu yy, po badaniu kału zostaje Ci tam wpisany ten wynik yy, tego trzykrotnego badania kału w kierunku różnych tam bakterii no i lekarz ma potem jakąś podstawę do stwierdzenia, że byłeś tam badany, czy nie byłeś badany, przynajmniej w Sanepidzie, prawda? Mówię o badaniu kału. Także i zabawa ciągle polega na tym, że według tej ustawy, według tej ustawy ciągle nie powstało rozporządzenie, które Określa, jakie badania powinny być zrobione, co ile lat i tak dalej, i tak dalej, czyli odesłanie jest tutaj bardziej do wiedzy lekarskiej. No, tutaj masz kto to może robić, prawda? Czyli to są jacyś lekarze, prawda? To są jacyś lekarze, ale przede wszystkim lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy, ponieważ ten punkcik tutaj dotyczy chorób zakaźnych ale osób podejrzanych o zakażenie noworodków, kobiet w ciąży itd., itd. Czyli tutaj są bardziej lekarze chorób zakaźnych natomiast do pracy są lekarze medycyny pracy i lekarze wydają lub przekazują sobie badanej albo sobie zlecającej wykonanie prac, orzeczenie lekarskie Jest to orzeczenie o zdolności do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby lub o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania tych prac I tam dalej jest parę takich spraw porządkowych, natomiast kto wykonuje badania, jeżeli nie masz takiego badania Badania laboratoryjne wykonują, yy, ak przeprowadzają akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów o systemie oceny laboratoria, państwowej inspekcji, sanitarne, jednostek właściwych w zakresie gruźlicy, płuc itd., itd. Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych. Kto ponosi? Szukajmy, kto ponosi dla pracowników Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych u osób, o których mowa w ustępie i tak dalej, finansowane są przez pracodawcę lub zlecającego wykonanie prac Natomiast, podkreślam jeszcze raz, dotyczy to nie książeczek zdrowia ale badań sanitarno-epidemiologicznych Prawda? Natomiast książeczka zdrowia tutaj, jakby to powiedzieć, nie jest równoznaczna z badaniem sanitarno-epidemiologicznym. Przedłużenie książeczki zdrowia nie jest równoznaczne z, z wykonaniem badania sanitarno-epidemiologicznego, bo badanie sanitarno-epidemiologiczne kończy się wydaniem orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego, a w tym przypadku skierowanie powinieneś mieć. Także, na podstawie tej ustawy, ciągle nie ukazał się akt wykonawczy, jaki był kiedyś, także mają rację wszyscy, którzy że tak powiem, krytykują mnie troszeczkę za, za to, że książeczki zdrowia, już umocowania nie mają prawnego, a ja ciągle podbijam No, ale jeżeli sanepidy to honorują, pracodawcy to honorują to jakaś, jakoś tam trzeba, że tak powiem jakiś dokument wystawić, szczególnie jak nie ma skierowania od pracodawcy także na tym kończę, tak z ciekawości zobaczę tutaj jeszcze O, Kamil Oz. Czy pytanie można zadać? No pewnie, że można